Ryneczak w Krośnie sfilmowany od strony ulicy Sienkiewicza Tam jest jakiś kościół A tutaj Jak przejedzie ten samochód zobaczysz chyba najlepsze lody w okolicy Ile razy przechodziłem w tym miejscu Zawsze była kolejka Czyli gdzieś okolica ulicy Sienkiewicza, 3-4 Koło kantoru wymiany walut A te lody są tutaj Ryneczek w Krośnie, sfilmowany 12 sierpnia 2013 roku Poniedziałek Wczoraj były tutaj tłumy a dzisiaj już jest w miarę spokojnie Wszędzie knajpki Kamieniczki, które nie zmieniły się od kilkuset lat Spokojna, sielska atmosfera